Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale dzisiaj z tej strony Iron V2 I dzisiaj pokażę Wam jaki laptop wygrać, wybrać do nauki lub pracy To jest oczywiście na Allegro do wszystkich laptopów, które otworzę, dzisiaj będzie link w opisie dajcie oczywiście suba najlepiej od razu patrzeć na to, czy tu jest na stan, czy jest uszkodzony najlepiej kupić używany taki, który którego właściciel się nie zna na wycenie w sensie, że ma znaczy nie zna się na wycenie, po prostu daje wam taką jakby to powiedzieć hmm, Przeceny to jest uszkodzony, tego weźmy to jest używane używany to to 400 oh, najlepiej, najlepiej kupować tak 250 to 250 OK, przejdźmy do Te komputery będą miały podo będą podobne, ty. ale tam będzie to samo Cztery Intel Interatom Z3735E 2 GB RAMu 32 GB pojemności dysku NC, grafika zintegrowana, Windows 10 Home Najlepiej patrzeć na to czy aukcja zawiera laptop czy też ma ładowarkę jeżeli nie ma ładowarki to na to na Allegro możecie znaleźć takie ładowarki, że na Allegro nie złotych Wi-Fi ma, ma, Wi, wi fi 80211 BG L i Brutuf 4.0 tobą litową 10 000 mach miliamperegoldi złącze mini HDMI 1, 2 pełne porty USB 2.0 i cietnik mikro, kart mikro SD do 32 Gb Najlepiej jest sobie podłączyć jeżeli chcecie tam więcej zejrzacie, najlepiej sobie podłączyć yy, taki okej okay. taki dysk Sata, oh, satari. dwa kropka pięć Dobra, Będę najlepiej, to, to. Dobra. Tak. Najlepiej sobie kupić o Ups, Taki terabajtowy Nie wiemy, producent jaki jest to Albo to Ale raczej to No kupi? Inny, okej Jedyny skończy <ścoughs> Ale to jest salate No i to jest tak I to jest takie, żeby na przykład. To może też być, ale do takich mało mniej Wymagających mniej pamięci USB 3.0 Czy 0? To jest HD Co to jest ten dysk. E M T. Czemu trzymina napisał na dole? tak chyba podpotyzaję to chyba doszta 104 megabajty a tutaj no to jest popularna pojawność tych dysków nie, nie. E, takie Taki Kiano, slim note, ale yy, niedługo zamierzam yy, y, kupić działającego, bo ta ma to jest matryca, to byliśmy tutaj, tak? To przechodzimy teraz. To jest biały. Yy, ja mam taki sam egzemplarz, tylko że białymi z Może jeszcze taki będzie. Dobra, to jest to MC To jest laptop Kiano Slim Note... To jest... O! I, te, i to one mają 4.1 wcale przekątne, nawet, nawet to jest w nazwie 4.1 Jest też Kiano, tak, Kiano Slim Note 15.6 Ale to już jest... To... to ja tu jeszcze ma otwarte i to jest kiano tak to jest kiano, który ma ma zasilacz i on ma on ma normalnie osobną pamięć do, do karty. to jest taki bardziej dla takich, którzy na przykład do sobie chcieli zagrać zagrać trochę w jakieś tam mało wymagające gry oczywiście link do niego w opisie będzie to jest, tu to jest, to jest to samo wszystko tu wszystko ma ja wiem niektórzy jest inny procesor nie dotyczy okej, okay. Czy to jest inny procesor który nie ma ani jednego jedzenia okej, okay. O ma rozdział na raz 768 do każdego kiano najlepiej kupić sobie Czeka, czy to jest Głośnik JBL, czekaj, czy to... Dobra, to chyba był uszkodzony. Co? To jest głośnik JBL Jeden, niezadowolony. No bo... głośniki JBL, no daj. Dobra, może głośnik bluzów JBL. No i o, laptop gamingowy. <suszy> Aha, dobra, wiem. Wszystkie kategorie. Można takiego. A takiego nie To można kupić. Najlepiej używany kubit, bo to jest jednak budowany mikrofon <głos> Akurat y, najlepiej nie bać tych sy nie tej z wydatowanym mikrofonem do tego najlepiej kupić, do niego będzie w sumie tego można kupić? bo niepotrzebne są... Niepotrzebny jest jakiś mega taki JPL pod idzie Biel do tego o i patrzcie, muszę wejść tam w górę i tu i gdybyście się przyjrzeli tutaj to to to tutaj jest znaczy taki mikrofon i tutaj, ten laptop ma dwa mikrofony e, i to pokazuje po prostu, czy, który działa czy jakieś działa albo, nie to pokazał czy jakiś działa, albo czy jakieś działa albo to są te mikrofony wszystkie tak mają no z, tych, z tej serii grafika zintegrowana a ty, to pokażę, powiem, że mamy ja, to ja spadaj, ty czy tu będzie gdzieś tak pokazane nie rodzaj kategorii, że tylko to prawda typ pamięci DDR3 i traktowanie bazowe procesora 1,33 GHz tak ma a, a taksymalnie maksymalne procesora to jest opina 83 GHz e, sorry sorry, nie to, nie to, nie to, wypadł i teraz zamykamy gdzieś tam okej, okej, okej, okej, okej no to sobie popatrzcie A tyn, tyn a to, tego, tutaj tego nie widać, ale jak widać tego tutaj nie widać, ale mój procesor Potrafi wyciągnąć 3,70 GHz? Pawłoka matrycy matowa? Nie, tak. Egynotykowy nie. Procesor interatom. To jest srebrny, tworzył brak tania napędu. Więc... O, takie coś pod... o kurde <śmiech> dobra, tego na pewno, tego nie no bo to ma za krótki kapel, bo przecież to mają te Bokiano, Bokiano bo ma tylko dwie i do tego każdy z jednej tej to ten na pewno nie do tego no więc. No Dobra, ten nie mógłby być tutaj samo jest. Jeden to panu jest tak samo. To są dwa kable? Kurde ty, ty nie, ty nie To jest za drugie na Najlepiej na jakoś takich do 200 Najlepiej do 100 Najlepiej tak do 100 Najlepiej tak jest takiego, bo to jest używane To jest używane i całkiem dużym. Nie można sobie takiego też z interneta To to jest I sobie można kupić takie coś Okej okay. hmm czy to jest... Może no może od takiego czegoś? Czymówna, że jest tylko jeden ten? Kabel... i... Okej... Okay. To tego omówiliśmy? Tego... tego nie omówiliśmy a się nie muszę wszystkich weźmy na też Te, czekaj, bo ja wszystkie zamknę Spadaj Kurde, muszę zmienić sobie ten skrót skrócie krawiszał dwa. Jeden, dwa Scroll lock Kuźde O, dobra, jeszcze jedno, bo mam to dojście no to jest rozpisany, oczywiście! Do tego zamkniemy, 349, 250... To zostawiamy sobie tylko najtańszego. Jest, no jest, no moim najlepiej te kolprocentowe. <grystanie> Dobra. kupić, to tego do was to okay. okay. okay. okay. okay. okay. pokażę teraz jakie najlepiej kupić i kiedy jest najlepiej te komponenty Okej. Okay. Ja chcę podnosi co to, monitor, to musi być monitor z mini HDMI. Używane. okej okay, poniżej 50 i zobaczmy, czy coś mm -hmm. dobra, to monitor to zrobiło na każdej z minity mini Najlepiej to ten głośnik Za 10 złotych Ten napęd Tą myszkę Najlepiej tą Lenovo A jak nie chcę to się tutaj to nie zabrać, a jak na przykład takie na przykład na, na mniejszym a na przykład na większym takim Chciałbym to lepiej nie kupować a na przykład na to, to polecam kupić Logite Logitech B110 Przewodowego, bo to jest taniej przewodowy Okej okay. i to jest ten. To jest ta biała nowa. W sumie moje zdanie.. wiem co to ma przyszło, przy... Moje zdanie, jeżeli chcecie na jakąś, jakiś mega design, to możecie tą wziąć. To jest tylko z jest nowa. I to jest 24 zł. Na ta zabaw ta co to nie jest to bardzo, jest taka. Dizaineska, jak chcecie, to może Ta jest tańsza. 1000 dpi, naprawdę. Ja mam dy, myszkę, która ma znaczy 34 zł. Która. Która osiąga 36 tysięcy dpi czyli większych więcej, więcej od takich średnich tych I... to jest bez tego. Dobra, no usuń ja Co możecie sobie tak jak kupić? I kupić przejście HDMI w mini. Ta, ta, to, lepsza, to, to, to, było to, ty? to, choć może. Ale, tańsze to jest na, na przykład też to. Dobra, nie znajdę tego. Co na tym byśmy kończyli dzisiejszy odcinek? i znajdźcie subskrypcji, lajku i powiedzcie w komentarzach, czy Wam się podoba